No cześć ekipa, wreszcie żeśmy się doczekali tego czatu. Przepraszam za ostatni raz, ponieważ nie przygotowałem się technicznie i nagle się okazało, że 5 minut do czy 10 minut do rozpoczęcia transmisji, ja mam problemy techniczne, z których nie mogłem szybko wybrnąć. Oczywiście parę dni minęło, już problemy zostały rozwiązane, ale zbytnio dobrego wrażenia nie było po dwukrotnym zrezygnowaniu, po dwukrotnym przełożeniu tejże transmisji. Co dzisiaj chciałem powiedzieć? Pierwsze to dam. Y, znaczy w sumie to proszę też trochę o pomoc Ponieważ y, mam taką historyjkę Młody makler, y, tylko niestety pomimo, że już nowy multi jest parę lat, to y, ciągle nie mam jej y, całkowicie y, opracowanej. Y, y, jedyne Jedyne co tutaj są pewne, to odpowiedzi do tego młodego maklera Ale generalnie yy, młody makler yy, coś tam sobie inwestował, pewnego razu coś zaryzykował Akcje, nie wiem, coś poszły w górę o 50%, pewnego dnia zaczęły spadać Ale młody makler i tak był zadowolony i Odpowiedzi są, czy zainwestował połowę majątku w akcji niezbyt atrakcyjnej firmy. Czy w ciągu jednego dnia stracił 15%. No całkiem możliwe, jak poszły w górę o 50, a spadły o 30, do, potem 35. Yy, dobra. Yy, makler inaczej niż dotychczas zaufał swojej intuicji. Także jeżeli ktoś z was kiedykolwiek będzie już po multi i będzie pamiętał tego młodego Maklera to serdecznie cię proszę o to, abyś, abyś mi jakoś pomógł i ewentualnie w komentarzu do tego do tego wideo do tej transmisji napisał jak ta historyjka dokładnie brzmi. Mówię, jak coś się nie zrobi dobrze na początku, to potem ciężko z tym młodym maklerem mi było dojść do porządku. Jeżeli mnie słychać, to daj, daj znać, napisz tutaj na czacie Napisz na czacie, czat chyba jest tam, prawda, czy, czy, czy, tu Gdziekolwiek by nie był, napisz dwa zdania co Czy mnie słychać, czy nie Jest inna taka jeszcze sprawa A mianowicie z, Musisz sobie zdawać sprawę, że praca, czy służba policjanta nie jest aż taka czasami fajna, miła i przyjemna. I proszę bardzo, tutaj sprzed kilku dni mam takiego newsa, prawda, a mianowicie, o, a mianowicie, jeden z policjantów pod jechał na wezwanie do innego wypadku. Czyli widzisz, tutaj było w czasie Majówki i niestety ten pan pomimo, że jechał motocyklem na sygnałach do innego wypadku i jak ustalili, kiedy wyprzedzał kolumnę samochodów, jeden nagle skręcił w lewo, policjant nie wyhamował i tutaj masz zdjęcia z tego wypadku, także yy, przestroga też dla innych motocyklistów. No niestety, mm, niestety motocyklista musi nie tylko zwracać uwagę na to, że on poprawnie jedzie, ale musi przewidywać takie sprawy, że inni uczestnicy ruchu drogowego mogą się zachowywać bardzo no co najmniej niefrasobliwie, także zasada ograniczonej odpowiedzialności niestety musi być tutaj szczególnie przestrzegana, zobaczymy Dobra, cześć Dawid, cześć Witek, cześć Konrad Słychać głośno, wyraźnie, no to się cieszę, bo specjalnie dzisiaj robię jakiś taki trening mikrofonowy i mam nadzieję, że będzie dobrze. Teraz kończą się matury i być może niektórzy z was pomyślą o służbie w policji, o zawodzie policjanta, także nie jest to jakieś najgłupsze rozwiązanie, szczególnie jeżeli nie masz zamiaru iść na studia wyższe, a przynajmniej w tej chwili czy finansowo, czy w jakiś inny sposób na te studia cię nie stać. Praca w policji do 26 roku życia nie płacisz praktycznie podatku PIT, prawda? Także do 26 roku życia są złote czasy, jeżeli chodzi o zarabianie. Wprawdzie mówię, to co te materiały pokazuje. to jest praca policjantów amerykańskich. Niestety jakoś polskich materiałów nie mam, ale przemyśl sobie maturę zdasz. Mam nadzieję, prawda? I jeżeli kariery, dalej gdzieś tam nie chcesz ciągnąć, przynajmniej w najbliższym czasie to ma sens że tak powiem, wybór tego zawodu. No, yy, główna zaleta rozpoczęcia aż w tak młodym wieku jest taka, że szybciej Szybciej dojdziesz do wieku emerytalnego. Zadał mi ktoś pytanie odnośnie błędów w młodości, prawda? Czyli Dzień dobry panie Darku, staram się, będę się starać o przyjęcie do służby i piszę z prośbą o paradę. I sytuacja polega na tym, że posiada kilka niewielkich blizm na wewnętrznej stronie przedramion po samookaleczaniu w przeszłości. W bardzo młodym wieku zmagałem się z depresją, psychiatra dwa razy um, Jakieś tam dopasował leki i na tym się właściwie to zakończyło. Nie było potem żadnych problemów hospitalizacji zabiegi laserowe, żeby usunąć te blizny, ale niestety nie dały żadnych efektów. Czy mogę liczyć na Pana poradę? Jakby to wygląda na komisji? Czy ewentualna rozmowa z psychiatrą, z psychologiem, która potwierdziłaby, że jestem psychicznie zdrowa, wybroniłaby mnie? No i, i, i, I tu jest, powiem szczerze, problem, bo Ci na komisjach policyjnych dokładnie wiedzą, że jak młody człowiek się szlachta to z reguły szlachta się albo tutaj, albo gdzieś tutaj, prawda, no i częścią komisji jest obejrzenie niestety przedramion piszesz od razu o tatuażach prawda, takie, takie oświadczenie, czy masz tatuaże, czy nie przy czym większym problemem jest, jak nie napiszesz o tym tatuażu niż jak napiszesz, prawda? Bo tatuaż może być artystyczny tutaj. Natomiast nie pamiętam, czy, czy pisząc o coś o tych samookaleczeniach. No, yy, gorzej jak wyjdzie to już na komisji, ale z drugiej strony jestem raczej przekonany, że no jeżeli coś zaczniesz mówić o tym, że byłeś leczony psychiatrycznie, to będą sieli dokumentację tą psychiatryczną i, i jestem też, przynajmniej tak było na komisji wojskowej kiedyś, że no raczej uważano, że jak ktoś się raz tam poszlachtał prawda, z jakiegokolwiek powodu, to może być sytuacja, że po raz kolejny też może coś tutaj takiego wyczynić, prawda? Także rozumiem, że jest tam, powiedzmy, wiek 16, 17, 13, okres buntu i naporu, buntujesz się przeciwko rodzinie, możecie rzucić jakiś chłopak, możecie rzucić dziewczynę, ale zastanów się trzy razy, zanim zanim coś takiego zanim coś takiego uczynisz ze swoim ciałem, prawda? No ja akuratnie jestem trochę starej daty i, i no nigdy nie samo okaleczałem się, prawda? Nigdy nie, nie robiłem jakichś tatuaży czy coś, no ale Świat idzie do przodu i to, co tam Pan Kraśnicki, multiguru, który prawie ma 60 lat mówi, wcale nie musi być aktualne dzisiaj. Powiem ci też, być może jesteś funkcjonariuszem innej służby i dostałem takie zapytanie, a mianowicie jestem funkcjonariuszem służby, tu nie powiem jakiej, od kilku lat. I w tym tygodniu zostanę wydalony ze służby postępowanie dyscyplinarne, kara wydalenia. No tutaj powody, przekroczenie uprawnień, jakieś tam nielegalne kontakty z osobami zależnymi w tej służbie, prawda? I nie wiem jak to wpłynie na moją szansę w kandydatowaniu do policji, ale chciałbym spróbować. Proszę mi powiedzieć, co mam odpowiedzieć psychologowi, który zapyta się dlaczego, dlaczego zostałem zwolniony, jak, jak przekonać do siebie, jeżeli chodzi o gwarancję bycia dobrym policjantem, że się nie popełni tego błędu. I z praktyki jest to samo jak z tymi, że tak powiem samookaleczeniami, prawda. Każdy ci tutaj no pokiwa za zrozumieniem, natomiast Przypuszczam, że skoro ktoś został wydalony ze służby to jakaś tam kartoteka kartoteka za nim idzie i nie będą ryzykowali podobnego zachowania w innej służbie, prawda? Czyli jeżeli Powiedzmy tutaj taki był zarzut, nielegalny kontakt pozasłużbowy z osobą, no i coś tam, coś tam, prawda? To mogą się spodziewać, że jako policjant też, jak to mówią, natura, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, prawda? Czyli jeżeli raz coś tam, odwaliłeś jakiś numer, to kolejny raz może cię to też korcić. Żebyś zrobił to samo, prawda, czyli yy, Nie twierdzę, że, że, że, że, bo, że tak na 100% będzie, ale na 90 parę to jestem przekonany. Co innego jak zostałeś zwolniony, czy zwolniona sam, a co innego niestety, jeżeli cię wywalają dyscyplinarnie, prawda. Patrzę tutaj na czacie. Tutaj Wojtek prała. Tatuaż mam na przedramieniu. i biorą tego jako samo samookaleczenie, przynajmniej w Poznaniu. No tu tatuaże w porządku, prawda? Tylko gorzej jak się już poszlachtasz, prawda? Zrobisz jakąś braterkę. Czy, czy, czy coś w tym stylu. No Niestety yy, lizny tutaj na przedramieniu, prawda? One zawsze są takie białe. No, no, nie, no goją się. Gorzej jeszcze jak sobie tutaj poszlachtasz, prawda? Z tej strony, ale to powiedzmy to twoja, twoja sprawa, prawda? I jeszcze jedna taka ciekawa wiadomość a mianowicie yy, Czy samobójstwo w rodzinie yy, dyskwalifikuje cię jako policjanta? Jako przyszłego policjanta? I zdała mi relację osoba, która zapytała mnie o coś yy, takiego i powiem szczerze, jestem raczej przekonany o, o jakimś tam, jakimś oszczędnym gospodarowaniu, prawdą, w takim przypadku. Natomiast ta osoba y, przeszła i, i, i dała mi jakąś taką może i wskazówkę, prawda, może i nie, że za bardzo. Powiedziała, że tak, i w ogóle nie ciągnęła tematu, prawda, czyli zapomniałem, jaka to komenda, ale jak masz szczęście, to może ci się udać przyznając się do do takiego takiej nieprzyjemnej sytuacji rodzinnej. Ja bym raczej tam nie radził o czymś takim mówić, no ale nie była to osoba szkolona przeze mnie, tylko osoba nazwijmy to taka która zapytała mi tylko o jakąś poradę I się udało Jeżeli ktoś tam ma ochotę pogadać ze mną parę minut, jest możliwość jak zwykle telefoniczna 789 273 335 789 273 333 można ze mną pogadać chwilę przez telefon zobaczymy co tutaj z czata także tutaj Witek jeszcze raz wybieram się na rekrutację piszę jutro ostatnią maturę to że wybierasz się na rekrutację to nie znaczy żebyś olał tą maturę ponieważ pomimo że teoretycznie bez matury też przyjmują, ale blokujesz sobie jakiś taki, jakąś drogę awansu, prawda? To jest niestety coś takiego, że yy, no, nie osiągniesz tam bodajże więcej niż chorążego, czyli aspiranta, czy sierżanta, czy coś tam. Z, za wysoko bez tej matury nie pój. Dzież. Tutaj jeszcze raz ten nieszczęsny policjant Szłuchowa, przykra sprawa, zmarł mimo reanimacji, prawda, to śmierć zawsze, zawsze jakoś tak mnie napawa Śmierć zawsze mnie napawa jakimś takim smutkiem. Tutaj niestety policjant oskarżony o śmiertelne potrącenie motocyklisty, czyli zwróć uwagę Zwróć uwagę, że Sąd Odwoławczy zaostrzył do dwóch lat zakaz wykonywania przez oskarżonego zawodu policjanta. Ten zakaz wykonywania zawodu, to znaczy w zasadzie nie bardzo, to jest taki jakiś chyba administracyjny nakaz sądów, ale w zasadzie jak wywalają cię z policji, to możesz, możesz... Yy wylecieć, prawda, już w zasadzie na koniec i, i nie ma to znaczenia, że ten pojazd był bez tablic rejestracyjnych, pomimo, że ruszyli za nim w pościg, nie reagował sygnały, nie zatrzymał się, no i w zasadzie na tym odcinku drogi policjant miał nie zachować należytej ostrożności i tak dalej, i tak dalej. No i z tego wynika, że najechał na tylne koło, prawda? Najechał na tylne koło, czy, czyli widzisz, nawet, nawet w przypadku wykonywania swoich obowiązków służbowych możesz dostać troszeczkę po tyłku, prawda? no dobra. Sprawa jest taka, jeżeli jeszcze masz do mnie jakieś pytania to No to dawaj na czata, tak jak Paulina teraz. Pytanie mam odnośnie komisji lekarskiej jeszcze. Czy skoro zostałem odrzucona z powodu za duże dawki Eutyroksu, to ma sens składanie po raz kolejny dokumentów, czy znowu mnie odrzucą? No No jest problem tutaj, bo, bo nawet chyba żeśmy nawet dyskutowali, prawda, na ten temat lepiej zapobiegać, niżeli leczyć, prawda? Jeżeli raz się już przyznałaś do tych bardzo wysokich dawek Eutyroksu, to um, jest bardzo wątpliwe, że poli policyjna komisja uwierzy w to, że nagle wymagasz dawek kilkakrotnie niższych, prawda? I jeżeli nawet yy, przedstawisz jakieś zaświadczenie lekarskie i tak dalej, i tak dalej, to patrzą na to dosyć c. Tycznie, prawda. właśnie właśnie pyta... pamiętam, że wtedy z dość dużej dawki z dość dużej dawki zmieniono ci na małą dawkę, prawda? Bo co innego, jeżeli się tam powiedzmy zmienia ze 100 na 50, ale co innego jak się zmienia z 200 na 50, prawda? I tutaj tutaj na dwoje babka wróży to to to, że napisane jest w papierach, znaczy w tych rozporządzeniu ministra, prawda, że dawka taka, czy taka, to, to nie oznacza, że, że, że, że oni się tak do tego, do tego stosują. I, i, I sama już na swoim przykładzie widziałaś, że jest tak zwana, e, znaczy w, bierna agresja tej komisji, a po mojemu walenie w bolca, prawda, że zaczynają ci udowadniać, że, że, nie, że jesteś koniem, prawda, i to tak. Powiem szczerze, powiem szczerze, że nie mam tutaj prostego rozwiązania, prawda, bo to, że ja sobie coś tam twierdzę, to nie oznacza, że, że na komisji tam nie będzie siedział jakiś inny, mądry i. i, i, i no i chcę, chcę ci pokazać, że. że będzie po jego myśli, prawda? No, po roku, kiedy przystąpię do komisji. No, po roku może się udać, prawda? Wcześ, wcześniej raczej. Wcześniej raczej szkoda sobie zawracać głowę, prawda? Mam pytanie. Jeżeli, już momencik przeczytam to pytanie. Jeżeli chodzi o wyprowadzkę na czas studiów, a po nich planuje powrót do rodzinnego miasta, to gdzie najlepiej? Złożyć dokumenty. No, najlepiej złożyć dokumenty tam, gdzie ci będzie pasowało, prawda? Gdzie potem chcesz zostać. Tutaj, Paulina, a czy w innym województwie, jeśli bym spróbowała. Problem z papierami komisyjnymi to jest taki, że papiery nagle nie znikną, prawda? I Przypuszczam, że ta komisja w nowym województwie poprosi komisję w obecnym województwie, żeby te, mieć te papiery do wglądu, prawda. Może być, że ten, ten z komisji zadzwoni, prawda, się tam zapytać o coś. No nie sądzę, żeby twój przypadek tam, ktoś tam za bardzo pamiętał zbyt długo. Jak się pracuje z ludźmi, to to po prostu jest taki przemiał, że za tydzień to już tam nie będą wiedzieli o co chodzi, ale, ale raczej wgląd wgląd w papiery będą chcieli, prawda? Bartosz. Panie Darku, może pan pamięta moją sytuację, gdzie byłem wstępnie odrzucony przez komisję, przez przepytę o przepukliny? Aktualnie lada chwila minie dwa miesiące szkoły, także no, y, także Paulina przez analogię Bartka, prawda, y, odrzucili go, wyrzucili drzwiami, wszedł oknem, prawda, czyli y, być może warto sobie dać jedną próbę jeszcze, prawda. Nie twierdzę, że się uda, ale jeżeli jesteś zdeterminowana, to czemu nie, tym bardziej, że hmm, Będą potrzebowali większą ilość funkcjonariuszy z powodu sytuacji, która się dzieje na Ukrainie. Takie moje prywatne tam domniemania, że ta wojna no niestety skończy się podbiciem Ukrainy. Przez Rosję, ta Rosja już nie ma wielkiego wyboru, już dostali wszystkie sankcje świata, jakie, jakie tylko mogą dostać, podobno już kochanka nawet ma sankcje Pana Władimira, jakiś tam patriarcha Kirył czy inny, o którym tak szczerze mówiąc wcześniej nie słyszałem, no ale to, to sankcje na zasadzie coś jakby na naszego papieża dać sankcje, prawda? No i i niestety ponad milion, może dwa, może więcej Ukraińców ucieknie, będzie, będzie w Polsce. I ktoś tych ludzi będzie musiał pilnować. Pusta butelka. Czy można przejść rekrutację w innym województwie a pracować później w innym? Nie wcześniej, niż po trzech, czterech latach ktoś będzie rozważał twoją prośbę na poważnie. Jeżeli w ogóle tak rozważą, prawda? Także teoretycznie można, w praktyce to jest mało realne. Paulina też tak chce. No to, to spróbuj Paulina, no rzeczywiście, może inne województwo Przygotować papiery dobre od samego początku. No i, no, i tylko Ci mogę życzyć powodzenia, prawda? Czy na komisji odrzucają względnie blizny po samookolaczeniach, jeżeli są w niewidocznych miejscach? Znaczy, znaczy, jakie to jest niewidoczne miejsce? Co, co sobie na napletku zrobiłeś, czy coś? No, no, czy oglądają Cię, i, jak zobaczą sznyty no to od razu będzie po, po tego jakieś tam podejrzenie, że coś tam swoją psychiką, w swoim czasie nie, nie było, prawda? W porządku. Piotr Tele nie skończy się żadnym podbiciem, chyba że chodzi o ilość uchodźców. No, no Piotrek nie twierdza, że mam patent na mądrość, prawda, ale ja raczej nie uważam, że nie uważam, że yy, ukraińska armia robi jakieś postępy, prawda, i że wygra tą wojnę, czy, czy specjalną operację, jak ją Rusek nazwał. Prawda. Natomiast ilość uchodźców niestety przybędzie. Bartosz? Odrzucili mnie, odwołałem się, byłem na komisji, osobiście i się udało. Na szkolenie jest łatwo, ale jak się chce i motywacja, to się wszystko da. Także super Bartek, naprawdę cieszę się. Cieszę się, że cię troszeczkę zmotywowałem. Jeżeli rzeczywiście cię tam zmotywowałem przez coś, prawda? Cześć, Cywka, Damian Wojtek Prałat, może pan będzie wiedział, czy po kursie podstawowym można od razu ubiegać się o to, aby być przewodnikiem psa. Nie wiem. Nie, nie wiem dokładnie. Nie, nie chcę kłamać. Nie wiem. Nie, nie wiem. Yy, Paulina, dziękuję za informację. Powie pan, że gdyby mi się udało dojść do kolejnej komisji, właśnie innym obowiązującym, zabrać tym razem to samo zaświadczenie. No nie, no musiałabyś pokazać to zaświadczenie i zaświadczenie za rok, prawda, że ta dawka, która jest jakaś tam akceptowalna, czyli niska dawka, jest utrzymywana cały czas, prawda. Być może o to i chodzi. No, no teoretycznie tak może być, że tylko, tylko w praktyce istota tej choroby polega na tym, że że, jak jest jakaś dawka hormonu potrzebna, to ona tak no, no nie za bardzo ją zmniejszyć z takiej na taką, prawda? No ale w medycynie nie takie rzeczy się działy, prawda? Hmm. Wojtek, na komisji i tak musisz się rozebrać do bielizny, prawda? Czyli mówię, jeżeli no nie wiem to samo okaleczenie jest na pośladku, czy, czy na, na fiucie, prawda, no to może ci się uda, prawda. No, ale Jeżeli jest w miejscach typowych, gdzie się, gdzie się szlachta, prawda, szlachta, szlachta, prawda, czyli no to, to, to raczej to wypatrzą, prawda. Bartoż, tak było pani Darko, oglądałem Pana filmiki odnośnie testu MS i rozmowy z psychologiem, przeanalizowałem się, właśnie dzięki Panu udało, prawda. Paulina Tamto zostało na komisji oryginał. No, powiem tak, to jest porada taka zdroworozsądkowa. Jakiekolwiek dokumenty masz, ale chyba nawet mi coś wysyłałaś, prawda, czyli jeżeli masz kopię, to wydrukować tą kopię i podejść jeszcze raz do tego lekarza, który, który to wystawiał, poprosić go o Czyli, czyli, jeżeli masz kopię, to pokazać kopię sprzed roku i pokazać coś nowego, prawda? Coś nowego, że że że ten stan, twój, stan twojego zdrowia no jest, przynajmniej według przepisów, w porządku, prawda? Jak oni na to spojrzą, nie wiem, na pewno na tej samej komisji na której byłaś, to spojrzą tak samo, prawda? Bo będą chcieli pokazać, że mają rację, prawda? I to jest niestety problem ludzkiej natury, prawda? Że chcę ci pokazać, że miałem rację, no i jestem w tym konsekwentny, prawda? Bartek, wcześniej próbowałem dwa razy bez przygotowania. Dobra Bartek. Słuchajcie kochani, cześć, Rafał Vlog. O, przypomnę, przypomnę Discord. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jest tam trochę dyskusji na tym Discordzie, powiem szczerze, że niestety bez mojej skromnej osoby, ale jeszcze coś ci pokażę, a mianowicie już sekund pięć radzę radzę wam się wszystkim mimo wszystko uczyć podnosić jakieś swoje kompetencje prawda ja tutaj jakiś tam kolejny kurs zaliczyłem i jeżeli masz jakieś kompetencje prawda, jeżeli masz jakieś dodatkowe umiejętności to Wydaje mi się, że w policji te umiejętności do czegoś ci się przydadzą, a przynajmniej jeżeli będą potrzebne w jakimś szerszym, prawda, w szerszym zakresie, to yy, nawet oni ciebie znajdą, prawda. Czyli jeżeli masz już kurs skończony na motocykl, to jest całkiem prawdopodobne, że Będziesz miał jakieś pierwszeństwo do drogówki, prawda, chociaż tak jak mówię, motocykl, motor nie wybacza, tak jak tutaj było z kolegą, z kolegą, który, który niestety w tym Człuchowie uległ wypadkowi. Ja, mówię, cały czas się kształcę, już czasami mam tego kształcenia dosyć, ale zapewniam cię, że nie ma takiego kursu, szczególnie jeżeli ten kurs do czegoś jest komuś przydatny w życiu, że policji też się może, może przydać, prawda? No i tyle mam w tym zakresie do powiedzenia. Wszelakie jakieś te motorowodniackie, wszelakie jakieś, wszystko to, co masz udokumentowane na papierze. To ci się tylko może przydać. Cześć, jeszcze raz Wojtek. Widzę, że tutaj dyskusja między elitarnymi się nawiązała. Tutaj jeszcze raz zapraszam na tego Discorda. Jeżeli ktoś jeszcze chce zadać ostatnie pytanie, to masz szansę tutaj na czacie, prawda? Masz szansę tam zadać to pytanie na czacie Prawda? Masz szansę zadać to pytanie na czacie, jeżeli nie ma, to już powiedzmy powolutku kończymy, prawda? Także cieszę się tutaj, że wszyscy już tutaj, część ludzi kończy szkółkę. No i będzie dobrze, prawda? Także mówię, takie rzeczy też są przed Tobą, prawda? Fakt, że to jest trochę dramatyzowane. Dramatyzowane, prawda? Zatrzymanie, ale. Takie rzeczy Cię będą w życiu też czekały, także trzymajcie się, cześć, do następnego razu.